który towarzyszył Jezusowi. Wczoraj powiedzieliśmy sobie, że o wiarę trzeba walczyć, trzeba ją nieustannie rozwijać. Zacheusz jest przykładem człowieka, który walczy o swoją wiarę, chociaż opinia o nim wśród sąsiadów, mieszkańców Wierycha jest negatywna. Uznają go za kolaboranta, który zbiera podatki na rzecz rzymskiego kupanta, a przy tym nieuczciwie dorabia się sporego majątku, to jednak chęć spotkania Jezusa odrywa go od dotychczasowego stylu życia i przemienia je. Zacheusz musi chociaż na chwilę opuścić swoje podatkowe biuro, komorę celną, i wejść w tłum ludzi, którzy go szczerze nienawidzą. Mało tego, wystawia się na pośmiewisko – ten, który w okazałych szatach siedział dotychczas za stołem licząc pieniądze, teraz wdrapuje się na drzewo jak mały chłopiec. Widok ten musiał być komiczny, ale Zacheusz wcale się tym nie przejmuje. Przejął się wtedy, gdy Jezus zaproponował mu wizytę w jego domu. Ogarnął go wtedy tak wielki entuzjazm, że publicznie zadeklarował, złożenie ogromnej jałmużny na rzecz biednych oraz wynagrodzenie krzywd, które wcześniej wyrządził. Spotkanie z Jezusem przemieniło Jego życie. Dziś warto, abym zapytał samego siebie, czy i ja spotkałem już w swoim życiu Jezusa, czy to spotkanie radykalnie przemieniło moje życie. Jeśli nie, to szukajmy Jezusa, Starajmy się go zobaczyć oczami wiary, a jeśli tak, to warto przez chwilę wrócić myślami do tego momentu. Niech to spotkanie w nas na nowo odżyje.